Co on lub ona, czyli ta osoba ukochana, planuje w Twoim kierunku? Witam serdecznie wszystkich kochanych Państwa na moim kanale. Zapraszam Was oczywiście do subskrybowania mojego kanału, również do lajkowania z tuszkiem w górę i do pisania komentarzy. Czyli bądźcie aktywni, napiszcie mi po tym filmiku, czy grupa, którą wybraliście, rezonuje z Wami. A mamy dzisiaj do wyboru dwie grupy. Pierwsza grupa to Talia kart Lenormanda Taka, Old Style Lenormand i przedmiot, jeśli Wam to pomoże, taki czerwony aniołek. I druga grupa to również Talia kart Lenormanda, ale inna, taka nowoczesna i tutaj z kamieniem serduszkiem. Więc zapraszam, wybierzcie sobie przedmiot lub talię, która Wam się spodobała na pierwszy rzut oka. I zaczynamy oczywiście od grupy pierwszej. Ja Was w międzyczasie zapraszam, kochani moi, na wróżby indywidualne. Jeśli chcecie sobie postawić karty osobiście na podstawie zdjęć, dat urodzenia, to piszcie do mnie e-maile, a ja Wam wyślę odpowiedź o warunkach takich wróżb indywidualnych. Zapraszam serdecznie. Dobrze, co ta osoba planuje w twoim kierunku? Co ta osoba ukochana planuje w twoim kierunku? Bukiet Góry. Jeździec. I rozdroże. Czyli chciałaby ta osoba się spotkać, czyli planowałaby lub chciałaby spotkania, randki, sympatycznego czasu, chciałaby Ciebie zaprosić, ale niestety ma, oj, przepraszam, ta osoba blokady. Są tutaj góry, czyli blokady, które jakby hamują Wysłanie jakiejś wiadomości, tak, Bo, ponieważ tutaj mamy karty wiadomości, rozpoczęcia od, mm, wszystkie od początku, czyli ta osoba musi wyjść z blokad, tutaj jest to możliwe, i wysłać tą wiadomość, ale na razie, na dzień dzisiejszy, jest ta osoba na rozdrożu i nie wie, co zdecydować, czy napisać, czy nie napisać, czy wysłać wiadomość, czy nie wysłać. Myślę, że pisze już parokrotnie te wiadomości, chce wysłać, ale kasuje, i nie wysyła, ponieważ tej, wynika to z tych blokad i z braku zdecydowania Być może ma jeszcze ta osoba inne opcje do wyboru Inną jakąś kobietę lub y, mężczyznę partnera tak? Y, I dlatego waha się, nie umie się zdecydować, co jest lepsze Także mamy tutaj blokady i niezdecydowanie Ale mamy również chęć z, w planach tak? zaproszenia i wysłania wiadomości więc zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie. Dziękuję. I zapraszam grupę drugą, która wybrała ten oto przedmiot i te karty Lenormanda. Co osoba ukochana planuje w najbliższym czasie Więc tak, mamy różę, bukiet również. No nie, to jest przepraszam, nie jest bukiet, to jest w tej talii ogród. Mamy mm, kotwicę i mamy słońce. Ok, więc kochani, ta osoba, co by, co planuje, co by chciała, tak? Wszystkie jakieś kłótnie, nieporozumienia, frustracje. Y, które były między wami, chciałaby ta osoba wyjaśnić, chciałaby się spotkać i chciałaby nastąpiła między wami znowu jakaś stabilizacja, chciałaby ta osoba spotkania w jakimś miejscu publicznym, randki, spotkania y, i chciałaby znowu, y, żeby były stabilne tak wasze kontakty, komunikacja, chciałaby wszystko tutaj wyjaśnić, chciałaby by to wszystko wróciło znowu do normy słońca, tak, czyli do gorących znowu uczuć, namiętności do gorących pięknych chwil, romantycznych emocji także ta osoba by na pewno chciała tutaj pozytywnie rozwiązać wasze problemy, te frustracje chciałaby posprzątać, tak mamy miotłe posprzątać to wszystko co zostało tutaj jeszcze niewyjaśnione też pozytywne czyli tutaj czekamy na pozytywne rezultaty, tak na spotkanie i wyjaśnienie problemów. Niech się dzieje. Do usłyszenia. Już wkrótce.